i jedziemy prosto. Cały czas prosto jedziemy, cały czas prosto, aż do Selgrosa. Prosto jedziemy i na światłach, na światłach najbliższych będziemy zawracali. I zjeżdżamy, zjeżdżamy. Ten dróg musi być jednostajny. i do krawężnika, do lewego krawężnika i na tych światłach zawracamy I jedziemy, jedziemy. O, musisz zredukować, o. I zawracamy ładnie. Do prawej i do góry na wiadry. w prawo, kierunek w prawo, trzymamy się blisko prawego pasa, mamy 300 metrów na to, żeby sobie ten pas później zmienić.